Otwieram XLV sesję Rady Miasta Bartoszyce, na podstawie podpisów radnych zamieszczonych na kartach do głosowania stwierdzam prawomocność obrad. W sesji bierze udział 21 radnych. Witam serdecznie Panów Wiceprzewodniczących, Panią Katarzynę Basak, Pana Leonarda Boiwko, Pana Inosza Pasiaka. Witam Burmistrza Miasta, Pana Piotra Petrykowskiego. W takim składzie jesteśmy obecni tutaj na sali sesyjnej. W związku z artykułem 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jednolity tekst dzienników ustaw z 2021 roku pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz w związku z artykułem 15zzx ustęp 1 ustawy z dnia 2, 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opublikowanych w Dzienniku Ustaw z 2020 roku pod pozycją 374 informuję, że 45. sesja Rady Miasta zwołałem w trybie korespondencyjnym na wniosek burmistrza miasta, złożony w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały został dostarczony wszystkim radnym wraz z kartami do głosowania. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi, jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 45. Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Odczytam teraz opinię Komisji Programowej i Budżetu. Opinia jest datowana datą 8 grudnia 2021. Zmiany w budżecie, w dochodach. Dział 801, rozdział 80101, zwiększenie o 578 800 zł. dochodów z tytułu otrzymania grantu na realizację projektu Laboratoria Przyszłości, grant otrzymały. Szkoła Podstawowa nr 1 158 400 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 141 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 7 149 400 zł, Szkoła Podstawowa nr 8 60 000 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 70 000 zł. I te zmiany komisja zaobiniowała pozytywnie w wydatkach. Dział 700, rozdział 705, zwiększenie o 37332 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych jako jednego z laureatów budżetu obywatelskiego. Środki zostaną przeznaczone na remont sali rehabilitacyjnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757 rozdział 75702 Zmniejszenie o 50 000 złotych planu wydatków przeznaczonego na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział 801 rozdział 80101 Zwiększenie planu wydatków o 578 800 zł z tytułu realizacji projektu laboratorium przyszłości Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział 851, rozdział 851.95 Zwiększenie o 12 667 92 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup fantomów i defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie. Informuję, że na podstawie ważno oddanych głosów na kartach do głosowania i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Informuję, że imienne wyniki głosowań radnych będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 45. sesji Rady Miasta Bartoszyce.